Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.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 Odchodził z góry, szukając samotności, aby się modlić. Na górze trzeba było przeciwstawić się diabłu. Tam, gdzie modlitwa i kuszenie, tam i walka, a także przemienienie. Każde wejście w trud ciszy, skupienia, samotności, modlitwy, zaparcia się siebie, jest duchowym doświadczeniem przyjmowania tego, co z góry. Świadectwo, z którym Jezus przyszedł od Ojca, nikt nie przyjmuje. Odrzucenie świadectwa jest równoznaczne z odrzuceniem świadka. Gdy odrzucamy dobro, a czynimy zło, którego nie chcemy, smakujemy, w upokarzającej nas bezsilności. Posłany przez Boga jest przede wszystkim wezwany, by żył tak, jak głosi. Żyć według tego, co mówię. Świadectwo człowieka ujawnia jego wewnętrzną spójność między ziemskością a duchowością. Przyjęcie świadectwa Jezusa czyli słów i czynów wprowadza człowieka w dojrzewanie do prawdomówności. Świadectwo ma swój początek w miłości. Ona jest siłą do bycia odważnym. Po stronie świadka przemawia fakt, iż ma on do przekazania to, za co jest gotów oddać życie. Prawda w większym stopniu emanuje z tego, kim człowiek jest, aniżeli z tego, co on mówi. Nie wierzyć Bogu to być wobec Niego nieuległym. Nieuległy, czyli stawiający opór, trzymający się swojego poglądu, nieustępliwy, nieufny. Brak uległości wobec Boga jest pozbawianiem się życia wiecznego.